Witam, jakiś czas temu prezentowałem prototyp sterownika do grzałki na arduino W tej chwili ten sterownik został już podłączony u mnie w domu i Jest w fazie testów Wcześniej była tutaj płytka z przekaźnikami Ale zrezygnowałem z tej płytki, ponieważ może ona powodować jakieś yy, zakłócenia źle wpływać po prostu na, na Arduino tak mi tutaj jeden z kolegów doradził jak to w tej chwili jest podłączone tutaj mamy zasilanie 12V tu jest wyjście 5V na yy, Czujnik temperatury do zasilania czujnika. Tutaj mamy odczyt temperatury z czujnika. Tutaj mamy odczyt napięcia z baterii. Tutaj mamy wyjście do sterowania SSRM. Tutaj jest podłączony. No i tutaj jest bezpiecznik do 5V i bezpiecznik do sterowania do płytki Arduino Jeszcze jest jeden bezpiecznik przy baterii tutaj wchodzi przewód do magazynu to jest przewód ekranowany i jest pobrane napięcie z jednej celi Teraz działanie będzie rozwiązane w trochę inny sposób. Mianowicie stan tych wejść będzie sterował tym wyjściem. Zaraz pokażę jeszcze raz schemat i program. Tutaj wyprowadziłem sobie kabel USB, żeby. Nie, nie trzeba było za każdym razem otwierać puszki i wpinać się z kadłem, bo można szybko gniazdo uszkodzić jest to też mało wygodne no i mamy schemat tutaj jest zasilanie 12V do płytki Arduino tutaj jest wyjście 5V który zasila przez bezpiecznik czujnik temperatury i tutaj wychodzi przewodem sygnałowym do wejścia A2. Tutaj na wejście A1 wchodzi napięcie z magazynu, czyli informacja jaki jest stan baterii. I tym wyjściem jest sterowany przekaźnik SSR, który zasila grzałkę. Jeśli komputer jest podłączony do Arduino, to możemy odczytywać parametry napięcia i, i temperatury wody. Czujnik temperatury wody jest na wyjściu z zasobnika na, na rurce, więc temperatura nie zawsze jest dokładna, ale jeżeli będzie działała grzałka, no to na pewno też będzie cyrkulacja, więc temperatura będzie w miarę, w miarę realna. Napięcie baterii nie jest y, dokładne, ponieważ jest to wartość napięcia jednej celi pomnożona razy 16, dlatego, że jest 16 celi, więc jeżeli będzie jakiś rozjazd na, na celach, no to napięcie nie będzie za bardzo dokładne, ale nie potrzebujemy takiej dokładności. Teraz przechodzimy do programu. Tutaj definiujemy wysyłanie danych na port szeregowy. Tutaj ustawiamy szósty pin jako wyjście. Wpisujemy wartość niską po włączeniu układu i definiujemy analogowe odczyty na A1 i na A2. Tutaj definiujemy zmienną temperatury, tutaj zmienną do baterii, a tutaj przeliczamy wartości odczytane na stopnie. Przetwornik otrzymuje wartość od 1 do 1023, 1023 odpowiada 5V, a 0 odpowiada na 5V i musimy to potem pomnożyć przez wartość, jak, jaka jest dostarczona przez czujnik, żeby przeliczyć to na stopnie celsjusza tutaj jest przeliczona wartość napięcia baterii musiałem metodą próby błędów ustawiać to napięcie żeby wartości były jak najbardziej zbliżone a tutaj jest przeliczenie napięcia baterii na podstawie jednej celi czyli pomnożone raz 16 tu wysyłamy napięcie na port szeregowy informacje na szeregowy. tutaj mamy warunek warunki które muszą być spełnione żeby grzałka się włączyła czyli napięcie musi być wyższe lub równe tej wartości i temperatura musi być poniżej tej wartości Poniżej mamy warunki, przy których grzałka będzie wyłączona i tutaj wystarczy, że jeden warunek będzie spełniony i grzałka się nie włączy. Czyli jeżeli spadnie napięcie do tej wartości, poniżej tej wartości i temperatura będzie powyżej tej wartości. Oczywiście to są przykładowe wartości. I trzeba to jakoś dobrać doświadczalnie. Zdaję sobie sprawę, że nie jest to idealnie napisane. Na pewno można to zrobić 100 razy lepiej. Na pewno jeszcze czegoś brakuje albo coś jest źle. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.